Na skrzyżowaniu skręcimy sobie w prawo. Za skrzyżowaniem będziemy się zatrzymywali. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj nie ma zakazu zatrzymywania się, mimo że na zdrowy rozsądek nie powinniśmy się tu zatrzymywać, ale zatrzymanie się jest dozwolone. W tej chwili jest sobota rano, nie ma wielkiego ruchu, więc nie będzie krzywdy, niemniej jednak po zatrzymaniu proszę włączyć światła awaryjne, ponieważ jest mgła, możemy być niewidoczni, autobus jest szary, mgła jest szara czyli żeby ktoś tam w kufer nie wjechał. Jest to ulica Badska dla ułatwienia. I jedziemy. I tutaj padnie polecenie. Widoczność jest słaba. Następny bieg. Proszę się zatrzymać w najbliższym możliwym miejscu przed tą tablicą. I zatrzymujemy się nad przy znaku, tak żeby co najmniej 10 metrów jeszcze, jeszcze, jeszcze troszeczkę o, tu będzie dobrze zatrzymujemy się włączamy awarinę, wyłączamy kierunkowskaz kierunkowskaz teraz tak, jaka różnica między, była między tamtą zatrzymaniem a tym tak samo na jezdni, czyli jak najbliżej prawej krawędzi, równolegle do niej, ale tutaj nie używamy kierunkowskazu są to y, pasy wyznaczone, więc my możemy się pałętać bez skanie, bez sygnalizacji w obszarze swojego pasa. Zmiana pasa dopiero następuje wtedy, kiedy prze, y, przekraczamy y, linię przerywaną. I teraz egzaminator mówi, jest w porządku, ruszamy. Czyli proszę wyłączyć światło awaryjne. I jedziemy. Rozejrzeć się. Bez kierunkowskazu, mimo że odjeżdżamy od kawałę jezdni. I teraz wiemy, czy mi się różni to zatrzymanie na jezdni, yy, i tam na zatrzymanie na jezdni, z tym, że tam pasy są niewyznaczone, to są pasy wyznaczone.